Przerwie. jedziemy okay. dalej z pytaniami. Muszę powiedzieć, yy, Panie Piotrze, że mi się tu bardzo przyjemnie nagrywa z te mm. rozmowy. Dziękuję i wzajemnie. Okej, okay, to co, to z pytaniem. W takim hmm. razie tak, y, pytanie od widza jest takie. Ja łowię głównie przy rurze, refulacje, okay. na nawiasie i z tego względu mam dwa kaszory. Jeden to typowy wielki telewizor z nierdzewki z porządną siecią i dużymi oczkami rzędu 2,5 cm, który wyłapuje tylko kawałki powyżej 5 gram. Drugi kaszał to okrągła nierdzewka 45 cm średnicy z oczkami 1 cm. Na refulacje sprawdzają się super, ale chciałbym zrobić sobie ultra lekką, ultra lekką samoróbkę do wspomnianego przez Was wcześniej cykania. I tutaj moje pytanie. Czy macie jakieś dojście do kogoś, kto robi malutkie, lekkie i porządne obręcze do kasiorów oprzytych już siatką rzędu około 30 cm szerokości, gotowy do nabicia na bambus? Wolałbym zdecydowanie kupić coś sprawdzonego niż samemu to robić, gdyż jak wejdę do garażu, to zniknę na tydzień. Czy Pan, Pan Biotrze zna kogoś, kto się ze mnie operował? No tak, nie powinniśmy tego robić w zasadzie, prawda? bo to jest reklama jakiejś filmy. Nie, ale to ty wystarczy odpowiedź tak lub tak, tak, nie. Zna. No, no. No. Przecież zawsze można się do Ciebie zwrócić w mm. I, mm. I, y, i już kontaktować się dalej. Oczywiście, mm. że nie będziemy tutaj nikogo ani żadnego sklepu ani nikogo y, promować. promować i promować. Y, Natomiast są takie kontakty. Tak, są takie. Są, są takie kontakty. Ja polecam mimo wszystko robienie samemu takich sprzętów, no bo to wbrew pozorom każdy ma inne potrzeby. Każdy, jak spróbuje, to będzie wiedział sam co, co mu najlepiej. Dokładnie, co mu najbardziej pasuje. Tak? Ja sobie wykonałem raz taką siateczkę z takim małym oczkiem. Teraz, ponieważ gdzieś Zostawiłem, nie wiem gdzie, cały sprzęt do dzisiaj. Ta tak. gdzieś na plaży, gdzieś na parkingu, nie wiem, nie mam pojęcia. Więc kompletuję drugi raz taki sprzęt i ten, ten pierwszy raz spowodował, że już wiem, że to na tyle dobrze mi wyszło, że robię drugi raz dokładnie taką samą siatkę. Już ją właściwie skonstruowałem. I, i jakby nic nie chcę zmieniać. Dalej pod, pod, podchodzę do tego tematu w ten sam sposób, czyli te te spodnie wojskowe, OP-1, LP-1, nie wiem. No to, co się mieści w plecaku, a w momencie, kiedy znajdę taką plamę to się ubieram, bo w wodarach mi się zaczął przynieść. No, ale nie nie ma problem z tym wszystkim, bo jest ciepło, prawda? Jak jest ciepło, to w ogóle wchodzę w bez, bez żadnego sprzętu. No, ja wchodzę, na no... no, no, no czyli do świecenia, prawda? Te noszę krótkie teraz, prawda? No e, Burszyn mało, bo woda rzadka. E, no to w czym wejść do wody? No ja w trawkach wchodzę, bo ja się boję skaleczeń jakichś, szkieł i tak dalej, tak. tego jest cała masa. Siatki, no, do kupienia, do konstruowania, trzeba pamiętać, jak są jakieś profesjonalne firmy, ale tą siatkę można spokojnie samemu skonstruować, prawda? To nie jest tydzień w garażu zrobienie siatki, jak gdzieś tam mówię o tym drucie z piorunochrona, prawda? Ja z tego białego tyle siatek narobiłem, bez żadnego spawania, tylko obowiązując to, prawda, pręty. I to fenomenalnie działało. prawda? Oprzycie siatki często bywa trudniejsze niż, niż ten. Oczywiście ja jestem za tymi siatkami, bo okrąglutkie okrągłutkie, prawda, kółeczka, ja jednak spłaszczona z przodu głowy. Z tym prętem, który chroni przed wycieraniem siatki. No, to... Światło, no, no to trzeba przedyskutować, e, natomiast za, zawsze e, z, z producentem, w kontakcie, bo to światło może być kupione i, i przy własnych zdolnościach i, i potrzebach, prawda, można dobrać. Jeszcze raz, inne światło jest potrzebne e, do szukania na brzegu Bruszynu, inne światło jest potrzebne do połowu w wodzie, takie, które by przeświecało wodę i inne światło jest potrzebne do poszukiwania na polu. Nie dalej jak wczoraj mieliśmy dyskusję z kolegą, który ma tam lampkę jakąś wyśmienitą i od fachowca, prawda? Ale e, nigdy nie, nie był określony cel, po co ta lampka, prawda? To jest lampka wielofunkcyjna i z bateriami Yy, które trzeba dokupić, czyli w eksploatacji to formie droga, prawda? Jeżeli tam wchodzi tych yy, baterii ileś, yy, yy, te duże obrony, jak się one R14, czy 20, to już duże, prawda? No to jeżeli sześć takich baterii wchodzi i one starczą na 3 godziny, powiedzmy, no to... To się robi drogie hoky. To, to, Z tym trzeba uważać prawda w tym wyborze, to, czyli e, e, musimy pamiętać po co nam ta lampka i tak dalej, jak sprawdzić taką lampę, nalać szklankę wody u tego co, co, co kupujemy i byli spojrzeć, czy e, e, woda się tam zrobiła seredinowa w szklance, czy jest nadal przezroczysta, jeżeli jest przezroczysta to mamy do łowienia e, e, pod wodą, Je, jeżeli się robi zielona. I, i w tym świetle widać, dalej bateria musi być wymienna, prawda? Mhm. No tak, dojdziemy do lampu, bo widziałem, że takie pytania są jeszcze. Natomiast co do samych siatek, to oczywiście do czego innego służy ta okrągła, do czego innego z płaskim dnem, trochę większa, tak jak Ty masz Piotrze, ten kaszor. No natomiast na pewno warto taką siateczkę do cykania mieć. Najlepiej jak jest możliwość wymiany ja, ja to tak bym sobie, gdybym konstruował drugi taki kaszerek jak ty masz, to też no. chciałbym, żeby móc to na jeden kij nakręcać. A tak, tak to, no, naprawdę no, ta ilość ty... przy tym przedłużanym, nakręcanym kijem jest bardzo dobra. A no, no, bo... mieć to w plecaku i po prostu móc sobie wymienić w pewnym momencie. To... W, w samochodzie na przykład, jeżeli no, ten bo samochód, samochód z drugim tak. kijem, mały samochód nie wchodzi do środka, prawda? bo że nie na dachu i tak dalej yy, przeszkadza. Ja widzę, że często jak ktoś na rowerze, czy, czy, czy jakimś motorkiem jedzie po plaży, prawda, i ten kaszor z potwornie długim kijem ciągnie po ziemi za tym motorkiem, prawda? No to można tak, dlaczego nie, ale.. Każda metoda jest dobra, która prowadzi do sukcesu, do celu. Tak, no, tak naprawdę. Natomiast tak jest, w razie czego ktoś, kto jest w stanie taką siatkę wykonać. do Piotra. Link w opisie pod filmem. Tam się można z Petrą skontaktować i poprowadzić sprawę dalej, Bo tutaj nikogo nie będziemy bezpośrednio reklamować. Tak. No, po prostu. To co? To. Przechodzimy do następnego pytania. Ok. Też dotyczące sprzętu. Kolejny widz się pyta, gdzie najlepiej kupić wodery oraz gdzie w Gdańsku znajduje się ten zakład, w którym można kupić dobrą latarkę UV. Może zacznijmy od woderów. Od woderów. No wodery w każdym sklepie wędkarskim. No, chyba to jest najprostsze. I są również sklepy rybackie, prawda, które zaopatrują w ten sprzęt. No, dzisiaj kupuje się masę rzeczy przez internet. Są renomowane firmy. Jakiś, jakiś czas temu miałem kontakt z ekipą z Niemiec, którzy przywieźli renomowanej firmy, produkującej sprzęt wędkarski, prawda? Wodery leciusieńkie, gumowe, bardzo wytrzymałe, nie pocące się w środku, prawda? Czyli w jakiś sposób oddychające. Można do wody, przy woderach zasada. Wodary się nie powinny nosić, pocić w środku, powinny być wygodne. Dobrze jest, jeżeli mają krój taki kloszowy u góry, który nie hamują nam ruchów. No tak, Niektórzy twierdzą, że to przeszkadza, bo woda może się tam wlać. No i owszem, ale no się też w okresach, kiedy łowi bursztyn, no to przecież są te niepogody, musi grubo ubrać, prawda? To po pierwsze, a poza tym przy zbieraniu bursztynu dużo schylać. I dużo schylać może być, to może być, może jeżeli podobno będzie bo ten ruch, to hmm. będzie no to za chwilę będzie bardzo nieprzyjemny. Jeszcze jest z tym, są takie bodery, które mają nakolanniki, prawda? Hmm. E, przy tym wielogodzinnym schyla, schylaniu nie ma mowy, żeby człowiek cały czas się schylał. Klęka w pewnym momencie, prawda? E, przy e, wybranym... E, materiale z, z morza i wybiera ten bursztyn z tego. No i trzeba to, to, to, to, ten to, Wodery po takim klękaniem potrafią w tym miejscu się przecierać po prostu. Czyli te e, z, nakolon, nakolo, e, z zabezpieczeniami, powiedzmy, prawda, na, te, na kolana, e, no są po prostu wytrzymalsze. To, to jest kloszowy krój. E, na kolaniki jak najsięższa warstwa gumy wyściełana w środku tkaniną, która powoduje, że się jak najmniej pocimy, prawda? Mhm. Mhm. Jestem zdecydowanie przeciwnikiem wszelkich pianek, które... Meopenów. Meopenów i tak dalej, które w czasie mrozów, zachowują się fatalnie prawda? w morzu zresztą, a w okresie, kiedy nie ma mrozu, przegrzewają do tego stopnia, że człowiek jest jak ugotowany. Prawda? No tak. Na pewno warto, też mi się wydaje, nie kupować woderów na pewno tych pierwszych przez internet, tylko pójść do jakiegoś sklepu, gdzie będzie kilka modeli, ubrać się w te modele tam na miejscu i właśnie zobaczyć na ile, na ile te ruchy typu klękanie, kucanie, schylanie tak. się, te wodory krępują. Bo w tych ruchów przy łowieniu bursztynu będzie dużo i one muszą być po prostu jak najwygodniejsze pod tym względem. Tak? Bo część woderów myślę, że jest zaprojektowana bardziej z myślą o tym, że to będzie długogodzinne stanie w wodzie z wędką. Tak? Ktoś Tyle, tak, to nie, na pewno nie jest stanie. No. Ktoś kiedyś zadał. Prawie identyczne pytanie, prawda? To mu poradziłem, żeby wypożyczył pierwszy wodę z takiego sklepu i poszedł na dwie godzinki do siłowni. prawda no tak, tak. I e, jeżeli mu się sprawdzą w siłowni, prawda, nie będą specjalnie przeszkadzały, to są właśnie te. Tak, to, to jest ten najwłaściwszy. No tak, bo to tak można porównać do siłowni spokojnie. tak Natomiast co do latarki, no to chyba znowu jest tak, że lepiej kontaktować się przez Piotra, nie będziemy tutaj nikogo reklamować, nie? No jest w Gdańsku istotnie producent masowy i tam trze trze trzeba so sobie w sklepie też dobrać tą latarkę, natomiast tu na Niżej jest producent, który robi powiedzmy wprost na zamówienia. Mhm. doskonały znawca. Problematyki, no ale no, trzeba wiedzieć, co by chcemy z tą latarką. Ja jeszcze raz moja latarka, która może no, nie jest najnowsza, nie, nie, nie jest na tego, ale ma dwustopniowość, czyli e, e, pozwala łowić e, w wodzie i zbierać na brzegu. Ta różnica jest wyraźna, prawda? Tak. E, czyli e, daje światło. E, dwustopniowe, prawda? czym ta dwustopniowość tutaj mam wrażenie to chodzi ci o, o moc tego światła, tak? Czyli moc o długość i długość długości. fali, bo tam się różnią te jody te długością fali, tak. prawda? Przy pewnym świecie, że jak tym mocniejszym nawet, woda się robi zielona i nieprzejrzysta, jeżeli zmieniam długość, prawda, woda się staje przejrzysta, prawda, i to jest najważniejsze. Często są dyskusje, jaki snop tego światła ma być wąski czy szeroki. Ja jestem zdecydowanie za szerokim snopem światła, prawda? Mhm. Lepiej widać, ogarnia się, zwłaszcza, że nie patrzy się w świetle ultrafioletowym pod nogi, tylko daleko, prawda, za ten widoczny dla naszego oka fioletowy ten. E, krąg, prawda. Mhm. Widać, bo jest, bardzo daleko, bardzo wyraźnie przy mocnym świetle, jeżeli jest tego jak najwięcej, to te, e, Jeżeli miałbym szukać w reflektorze ultrafioletowym ze skupionym światłem, to po mi ultrafiolet będę szukał białym światło, prawda. No to, no, to też zależy od techniki, bo ja z kolei mam tak, że mam soczewkę i... Nie, i to masz szerokie światło, prawda. Znaczy... Ja mam też ja mam lampę z soczewką, mm -hmm. która powoduje, że mogę robić albo bardzo szeroki okrąg, taki podobny do tego, co Ty masz, albo bardzo skupić. I to, to rozwiązanie sobie chwalę, jeżeli szukam daleko górze Na przykład na plaży, będąc przy samym morzu, świecę w stronę skarby, która jest 40 metrów, 30 metrów od ode mnie no to wtedy zdecydowanie, jak skupię sobie tą wiązkę, to mogę ją szperać tak? po tej skarpie, pod tą skarpą, bo czasami nie na wszystkich plażach, ale są takie plaże, gdzie zdarza się, przy wybrzeżach klifowych szczególnie, że bursztyny są wypłukiwane przez deszcze, po prostu z, z klifu. Z klifu tak? I czasem warto jest tam na dół też poświecić. Ale z drugiej strony, przy takiej dużej ilości chodzenia nie zawsze Muszę przyznać mi się, chce iść bezpośrednio z progu pod skarpę. Tak? Więc jeżeli mogę to sobie spowodować tylko i wyłącznie skupieniem światła, że ono dobiegnie aż tam, no to, to, to tak mi jest po prostu łatwiej. Tym tak? bardziej, że ja używam lampy o znacznie mniejszej mocy niż ty. Mhm. Więc bez skupienia tego światła, że ta soczewka po, pozwala tej lampie z małą mocą, Zrobić punktowo to, co ty masz, odpalając pełną moc. Tak? Więc to jest ta różnica. Też kolejna fajna rzecz przy, przy tym skupianiu światła dzięki, dzięki soczewce ruchomej, którą to po prostu można ten krąg regulować, tak? kąt, kąt padania światła, jest taka, że w momencie, kiedy już jest jakiś wysyp plamy na. Na brzegu, no to właśnie rozszczepiam ją tak. bardzo mocno, i wtedy sobie po prostu świecę no, to, to w tym po całości tak? jest wygodne. No. Jest jeszcze jedna sprawa: my mówimy o, o łowieniu, ale e, ci łowiący bardzo często odwiedzają pola, prawda? Chodzą po polach, zawrócą te zaorane pola. E, to przed nami teraz jesień, prawda? orki siewy, e, e, ozimin deszcze, prawda, gdzie tę można w pewnych rejonach znaleźć, doskonale na polu. i Chodzi o moc światła, prawda, mhm. że ta latarka też może być słaba, jeżeli w którymś momencie używamy tej latarki, to może być ta sama latarka, która nam służyła nad morzem i tam jest światło właśnie skupione, potrzebne, żeby dalej zobaczyć, prawda? Mhm. I jest pomocne. Długość niekoniecznie jest ważna w, te, w, te, w fali światła. Z tym, że przy mocnych latarkach jest to niebezpieczeństwo. Wszystkich bardzo mocnych latarkach, uszkodzenia wzroku. No więc właśnie powiem Ci, że ja też się cieszę, że mam możliwość, nawet przy tej mojej słabej latarce, przełączania na półmocy, mm -hmm. na świecenia, tak? że, że, że świecę albo pełną mocą, albo tego światła jest dwa razy mniej. Mm -hmm. Bo w momencie, kiedy szukam w piasku, w białym piasku, to mm -hmm. mogę się na te półmocy przełączyć i to absolutnie wystarcza. Mm -hmm. Natomiast w momencie, w którym świecę pełnym światłem w piasek, a potem odwracam się w ciemną wodę, mm -hmm. to znowu muszę chwilę poczekać, zanim się w tej ciemnej wody odnajdę, tak? Tak. zanim mój wzrok się przyzwyczai. Bo już od takiej ilości światła, wiesz, na białym piasku, no jednak człowiek się oślepia sam tym światłem. Tak? Więc ta możliwość regulacji ilości tego światła nie, nie wcale nie zawsze chodzi o to, żeby go mieć nie wiadomo ile. Bo też nie chodzi o to, że nie musimy się tu popisywać przed innymi, że mamy najmocniejszą latarkę na plaży. Hmm. Tylko... Często to tak wygląda. Tak prawda? wygląda, ale to też nie o to chodzi, chodzi nie o to, o to, chodzi to żeby, żeby, chodzi. żeby mieć komfort z tego, co się robi. No, dla mnie komfortem jest przygaszenie tego światła do połowy. Bo mnie nie aż lepia piasek po prostu. Ja nie lubię na się jeszcze schować, prawda? No. Ja nie lubię łowić w tłumie. Ja często w tej swojej latarce pracuję połową mocy tylko z tego powodu, żeby nie była z daleka widoczna. Każdy musi wiedzieć co, co, co, co woli. A na pewno rozmowa z konstruktorem takiej lampy jest przydatna, czyli złożenie zamówienie na taką lampę powoduje jakiś rozwój. Natomiast ja jestem jeszcze raz przeciwnikiem kupowania wszelkiego rodzaju takich lamp w internecie, prawda? Jest to czysty przypadek, bardzo często te lampy w ogóle nie mają światła ultrawioletowego, jakieś niebieskie i tak, ale nie wiadomo czemu ma to służyć, prawda? No, no i już, no. Dokładnie. Wiesz co, ja tu widziałem jeszcze. Wydaje mi się, że tutaj odpowiedzieliśmy. Nie? Tak. Gdzieś tam na to pytanie. Eee, dobrze, to jedziemy dalej. Eee, w takim razie.. Hmm, pytanie kolejne od widza dotyczy ubioru. A, I to jest tak. widz pisze. Jeśli chodzi o ubiór, czapka to koniecznie z wind dostępne są w sklepach sportowych. Dostałem mocno po głowie przez wiatr, przydaje się też kaptur w kurtce. Warto mieć też rękawiczki. Rękawiczka, Ręka, która trzyma latarkę potrafi zmaznąć. Na, na rękę do kaszora często zakładam rękawicę rybacką, taką długą do barku. Pozwala spokojnie ręką wybierać bursztyny w płytkiej wodzie oraz po wywaleniu patyku na brzeg rozgarniając go. Chroni przed wyziębieniem. Wodery polecam z sklepu, którego nazwy nie wymienię za 260 zł. Są cienkie i wytrzymałe z oddychającą górą oraz wygodny but. To tak jak mówię, warto, mówiliśmy, warto to sobie po prostu gdzieś, gdzie jest kilka par, żeby to przymierzyć. Ale w tym sklepie takim dużym skącie sportowym też jest dział wędkarski i tam też te wodery można znaleźć. Tutaj widz jeszcze pisze, że spokojnie chodził całą noc. Trzeba się tylko ubrać warstwowo. Tak. Na, tak. na cebulkę dokładnie. Mhm. Dres, dwie, trzy pary skarpet, z czego jedno ciepłe, myśliwskie i warto wziąć większy rozmiar buta niż się ma. Stałem w wodzie 6 stycznia przez 4-6 godzin i było ok. No dobrze, to tak naprawdę to jest cały temat w tym prawda? Ca, ca, cały ten ubiór, więc możemy zacząć może od góry, czyli od głowy. Faktycznie czapka z stoperem czyli domyślam się, że chodzi tak naprawdę o to, żeby nie przypuszczała wiatru. No to taka podstawa zupełna, tak? Ja sobie stosuję najczęściej i najbardziej lubię te czapki marynarskie, prawda? z wywijanym brzegiem, który na, na uszach pozwala. Jeżeli się zakłada czołówkę e, na dumie, czołówkę, prawda, to też e, ona na tej zawiniętej czapce tak mile leży, prawda, nie umiata w głowę. E, kaptur, e, śnieżyca, e, deszcz, prawda? Ale też, jeżeli jest więcej ludzi łowią, kaptur daje i, i, i, też taką plusową sytuację, że chroni wzrok przed obcym ultrafioletem, założony, że ogranicza pole widzenia do, do, do, tylko do akwenu, który, nad którym człowiek się ma skupić prawda, i nie przeszkadzają światła z boku. Też ma to no, no bo właśnie my nie dlatego sami lubimy łowić, że jak pies ogrodnika sam nie zje, a drugiemu nie da, tylko dlatego, że po prostu to światło innych odbijające się od wody, bądź bezpośrednio z latarki do oka jest bardzo męczące tak. i oślepiające. No, Potem nie widać samemu. No, bo no, bo to, człowiek to, człowiek się że... mroczki, mroczki. przed oczami, prawda? I, I absolutnie nie wyobrażam sobie 12 godzin połowu z kimś właśnie w ten sposób, nawet w okularach. To, to, to mi już po chwili, że tak powiem, to przeszkadza. Dlatego łowię głównie sam, tak? Bo, bo wtedy, wtedy sam... Sobie schować, się schować, prawda? Tak mówię, no, na placu, no, mnie nikt nie widzę. Sam, sam sobie po oczach nie świecę. Coś przed wiatrem na pewno, ja, ja wiele lat temu przewiałem sobie ucho wewnętrzne, wiem co to jest, wiem co to znaczy, to jest kontuzja, która się odnawia, nie ma do lekarstwa, tylko ciepła czapka tak naprawdę, więc żeby nie doprowadzić do czegoś takiego, bądź zapalenia zatok, Coś, co chroni przed wiatrem na pewno. Ja używam tego bardzo dużego kaptura z drutem, który można jeszcze uformować tak naprawdę, że wystają mi tylko oczy. Jeżeli jest taka potrzeba. No i w na <grym> tak. <grym> Dokładnie. Jeżeli jest taka potrzeba, ale no, to też no, znowu każdy tak naprawdę pod siebie musi, musi to dostosować, tak mi się wydaje. No. E, jeszcze do, do, do tego całego ubioru. Mm. Ja nie wiem, czy myśmy wspomnieli tam, w, w tych naszych odcinkach. Eee... Nóż eee, wiszący na szyi, jako, ja to jako wyzwolenie się z tego naszego stroju. W ekstremalnej sytuacjach akurat to było mi ze dwa razy życie. Eee, zdarzyło mi się, nie ze dwa razy, tylko na pewno dwa razy ciąć wodery w wodzie, pływając głową mhm. w dół. Też słyszałem o takich przypadkach, że to jest jedyne rozwiązanie, to tak, No chyba jedyne, prawda? I Bogu dziękować ten nóż wisiał, prawda? Bo te osoby, które miały takie przygody, zalecały, prawda? Tego pamiętaj, mówisz, zawsze nóż, ostry nóż. Z, y, mówi, może być zwykły taki kuchenny, nóż, ułamany, żeby tak. się nie skaleczył mnie nie no to Nie musi być nie bardzo długi. To kozik tak, tak zwany. No tak, tak, tak. To, to. E, tylko ostry, żeby tą gumę ciąć, prawda? Mhm. E, I e, człowiek się nie jest w stanie z tych wszystkich ciuchów, łapów i tak dalej wyzwolić, prawda? Mhm. E, e, I nie może być żal. E, woderów firmy, firmy X, prawda, które rozetne, e, dlatego, że kosztowały tam kilkaset złotych, życie ważniejsze. Prawda. Zdecydowanie. I nie, nie ma co liczyć na to, że się uda bez tego. No, po prostu lepiej, lepiej być zabezpieczony w tym momencie, bo nawet kolega może nie pomóc. Może nie zdążyć, nie zauważyć. Nie zauważyć na to. Cokolwiek. Tak. To tutaj, na to nie ma co liczyć. Czyli nóż, zdecydowanie, tak. warto jest przy sobie misząc na tych część, To też część, część nurkujących osób, czy tam rodzących powiedzmy, w takich strojach, też słyszałem o tym, że, że to jest jedyne wyjście sytuacji czasami, więc, więc, więc i takie rzeczy się zdarzają. Były kiedyś takie marynarskie noże, żeglarskie tak. właściwie noże do naprawy ta lunku do wiązania węzłów marynarskich i tak dalej. Właśnie takie w kształcie tasaka z takim borcem, prawda? Mm -hmm. Taki nóż gdzieś utopiłem, ale to było to dokładnie to takie wygodne bardzo. Dzisiaj taki nóż, który już, złamany nóż kuchenny na sznurku, po prostu używam okay. i tyle. No. no i to też absolutnie wystarczy. Wystarczy. I tak jak mówiliśmy, nóż warto mieć. Czyli możemy przejść dalej. Jak już mówimy o nożu, to tutaj nasz widz wspomniał o rękawiczkach. I to twoje jakiego rodzaju? Pierwszej do trzymania latarki, której teoretycznie nie moczysz, chociaż nie wiem, czy to jest możliwe, żeby nie zmoczyć się od dwóch rąk w pewnym momencie. Znaczy, mi się ja prostu... jest to. Ja bardzo trudno mi odpowiedzieć na to pytanie, prawda? Ja rękawiczek nie używam. No ja też nie używam, właśnie. To nie, tego, to w największym ruchu nie, nie, nie używam rękawiczek. E... Ja jestem dotykowcem, bym powiedział, prawda? i yy, yy, chwytając brusztyny, wybierając i tak dalej. Yy, yy, od razu sortuję to, to, to, to, to co, co chwycę. Prawda? Nie zawsze gryzę, prawda? bo nie ma czasu no tak. na jakieś takie sprawdzanie, ale yy, no, odrzucam te wszystkie woskowiny i tak dalej, które gdzieś tam podobnie świecą jak brusztyn. No. Yy, ten to pozwala. Jeżeli użyłem rękawiczki, to często mam dwa rodzaje rękawiczek z sobą, zwłaszcza zimą. Jeżeli jakaś kurtka, jeżeli warunki pozwalają, nie mają głębokich ciepłych kieszeni, gdzie co może rozrządzać, czy te kieszenie mogą zamoknąć w wodzie i są tak samo lodowate, zimne i zimne, martwienie się nie rozgrzeje w tym to yy, takie rozgrzewające, trzymane na piersi rękawiczki, yy, rękawiczki z jednym palcem, prawda? Yy, gdzie wkłada się na parę minut, ręce się grzeją. Mm -hmm. yy, ja pamiętam, jak byłem dzieckiem. nie mieszkałem w Gdyni, yy, na tak zwanych działkach leśnych. Czyli to jest ta część śródmieścia Gdyni, która łączy się z lasem. Myśmy wszyscy tam na samkach jeździli zimą i to wielogodzinnie, prawda? Po ulicach, prawda? Bo to był tak mały ruch w tamtych czasach, że można było sobie pozwolić, i tak jak na torach saleczkowych. No i matka zawsze wysyłając na te sanki, zawsze w okresie przedświątecznym, prawda? Gdy było, dziecko przeszkadzało w domu wręcz, prawda? To iść na sanki to wrzucała mi po bursztynku do rękawiczek. No. E, dlaczego? E, jeżeli w, w rękawiczkach mamy jakikolwiek przedmiot, nie musi być to bursztyn, prawda? E, w, w tych z jednych palcem, człowiek zaczyna się bawić tym przedmiotem w rękach, prawda? No. E, ten ruch powoduje rozrzewanie. Dobra wełniana rękawiczka, prawda? E, e, no nie musi być wełniana z jednym palcem. Ciepła rękawiczka w każdym razie i ta zabawa tym bursztynkiem powoduje, że te ręce bardzo szybko się z powrotem rozgrzewają. Natomiast używam bardzo chętnie rękawiczek wełnianek, bawełnianych z obciętymi palcami. Nic nie uchodzi mojemu dotykowi. Ręce zdecydowanie nie marzną. Natomiast człowiek mokry jest zawsze po czubek głowy. <śmiech> I, i, I na długa rękawiczka rybacka niewiele da. To jest moje zdanie, prawda? Próbowałem te wszystkie metody, zrezygnowałem absolutnie z rękawiczek takich do, do połowy. No, mm. o, o, one są ten Jest to przykre, faktycznie te... Robi się skóra praczek, ręce zmarznięte, zgrabiałe, często spękana skóra, prawda? No ale jest to, to cena... E, e, e, za którą płacimy, ja mam efekty, inni w tych rękawiczkach przecież nie mają efektów. Prawda? No ale to właśnie też znowu kolejna no. rzecz, którą sobie trzeba tak naprawdę dostosować samemu, bo da. jeden będzie wolał w rękawiczkach, ja również nie łowię w rękawiczkach, ale zauważyłem, że moje odczuwanie zimna po przyjeździe nad morze się zmieni, zmienia w przeciągu tygodnia, może dwóch, o ile na początku, w tym jesiennym okresie jest mi zimno na plaży. To, to potem coraz bardziej do tej temperatury jestem przyzwyczajony i tam minus 5 na plaży dla mnie to w rękawiczkach było za ciepło, mam wrażenie, a z kolei skórę mam od tej morskiej wody o wiele gładszą niż, niż, niż w Warszawie, w sensie zupełnie nie, nie, nie odczuwam ani chrobowatości, ani nic, Co, coś takiego jest czy w tej morskiej, czy to te kosmetyki z Morza Martwego, wiesz, jakby może na tej samej bazie może, działają, może, nie wiem. Coś, coś jest takie... Ktoś mi opowiadał, to nie że nie ma jakiś taki specjalny rąk, krem do rąk z algami morskimi, prawda? Że to doskonale tego. Dziś nawet jakąś tubkę mi pokazywał i nie zarejestrowałem, co to jest i tak Ale może masz rację, to dokładnie tak jest. Tak a propos kremów. Są kremy do rąk, które chronią ręce przy pracy w wodzie. Ja miałem kiedyś taką tubę takiego kremu, prawda, i faktycznie na jakiejś giełdzie minerałów kupiłem, od jakiegoś takiego fachowca od kremów, który bo część od minerałów to nie tylko kieckę ślubną krem, ale szwarc mydło-powidło można no tak. kupić, prawda, bo organizatorzy ratują się różnymi historiami. Unikam takich giełd, ale są takie giełdy, prawda, na takiej giełdzie kiedyś kupiłem, prawda, taki krem, muszę być wyśmienity, prawda, chronił ręce doskonale, nigdy potem nie trafiłem na to, ten krem, który zabezpieczał ręce przed pracą w wodzie, dosłownie tak, tak chyba to brzmiało. No, mówię, ja ten okres 3 miesięczny co, co noc tak naprawdę wkładania ręki do wody, bądź moczenia jej w, tym, w, tej, w tej morskiej wodzie, bądź mokrym piasku. I jakby, ja nigdy nie odczuwałem potrzeby zabezpieczania rąk. Moje ręce nigdy się nie spieszkły, nie pokryły się jakąś suchością, tylko właśnie ta skóra miękła jest staje jeszcze delikatniejsza. Co, co mówię, sam, aż sam byłem zdziwiony że tak też wydarzyło, ale może to u mnie. No, nie mogą mieć zupełnie inne odczucia na ten temat. Straszono mnie kiedyś zapalenie stawów, że dostanę zapalenie stawów rąk. No nigdy nie dostałem póki co odpukać, prawda? Ale nie wiem, czy to możliwe, prawda? Natomiast. Może widzisz, to, to też może być związane z odczuwaniem zimna, tak? Mhm. Jeżeli czujesz, że ci w terenie jest zimno. No to faktycznie możliwe, że to jest jakiś sygnał do tego, że to zapalenie stawów może nadejść, ale jeżeli jest ci gorąco w ręce, ja mówię, te 5 minut spaceru po plaży powoduje, że mi, mi jest w ręce gorąco. Ja, ja nigdy nie mam takiego, takiej potrzeby, żeby myśleć o tym, że, żeby je chronić gdzieś po kieszeniach. nie no, zdarzyło mi się. No, nawet przy takiej temperaturze typu minus 2, minus 5 stopni, jak jest zimniej, no to na szczęście mam bardzo ciepłe w tej mojej kurtce wojskowej głębokie rękawice które są wyłożone filcem od środka i mm, absolutnie 3 minuty to jest tak jak taka rękawiczka jednopalczasta tylko wiesz, na całą rękę i to absolutnie wystarcza żeby zagrzeć rękę. Ja kiedyś kupiłem gdzieś w jakimś sklepie wędkarskim ale to jest wydatek znowu jakieś takie pałeczki które się łamało no. prawda. I one faktycznie włożone do rękawiczek rozgrzewały dłonie. Ja mam inny sposób po prostu, jak jest już, człowiek jest tak przemarznięty, to w plecaku taszcze zawsze termos z gorącą herbatą no, bo, i nalanie do kubka, prawda? Tej zakrętki, bo to się nie nosi kolejnego przedmiotu prawda, tej zakrętki i chwycenie nawet przez rękawiczki, prawda, tego gorącego kubka z herbatą. E, ten, e, proszę pamiętać, że e, prawdziwy wilk morski nie pije kawy, pije herbatę, prawda? To jeżeli e, ktoś nie ma tradycji picia kawy przez marynarzy, pije się herbatę, prawda? E, ten, e, są specjalne gatunki herbat e, morskich, marynarskich, prawda? E, e, Waldim w Niemczech słynna herbata, ostryzische Mischung, prawda? Czyli mieszanka, to jest wędzona herbata, prawda? czy podwędzana. Ten herbata doskonale rozgrzewa, daleko lepiej niż kawa. Ten łyk ciepłej czy gorącej herbaty, prawda? I dotknięcie tego kubka, prawda? W zamarzniętych rękach jest czasami ratunkiem, ulgą, przyjemnością, prawda? W tym momencie żadnego alkoholu przypomina, prawda? Tak. A jednak, bo właśnie często się mówi, że herbata po kapitańsku, mm. czyli tak no zwaną herbata her już w dom, rądem, To po połowach, tak, prawda, w domu. Ci, którzy mieli, często już ich nie ma, prawda, wśród nas. No tak, tak, bo jak za dużo tego prądu, to potem zapominasz, gdzie miałeś nóż, jak potrzebujesz, tak, nagle przeciągnąć tutaj Tak, dalej, podtery, tak? Ta odwaga. Odwaga się robi, nagle nad wyraz wybujała i takie tam. I takie tam, a wychłodzenie następuje dużo szybciej. Dokładnie, tak? dokładnie. A tutaj potrzebny jest trzeźwy umysł, żeby tak. ocenić, ocenić, sytuację. No dobra, no tak? to co? To rękawiczki O rękawiczkach chyba powiedzieliśmy wystarczająco dużo. I sposobach wygląda? rozgrzewania dłoni. w sposobach rozgrzewania dłoni. Jeżeli ktoś uzna, że nie chce nosić, Oczywiście można stosować, tak jak tu jeden z widzów pisze, każdy rodzaj rękaw. I, I te rybackie, i można. takie zabezpieczające, w sensie wodoodporne. Ja tak i tak sposobie. jestem, no. zawsze był kryptem, to to tak. po Czy Później, no. dokładnie. To. Tym bardziej, że my to sobie tak na spokojnie możemy teraz rozważać, tylko dlatego, że akurat w tym momencie nie sypie, bo gdyby sypało, to w ogóle byśmy tutaj nie siedzieli i nic nie nagrywali, tylko ganiali w gorączce po plaży, próbując znaleźć tą plamę i próbując wyjąć z niej wymarzone kawałki nie, nie, wierzą w to, prawda, kopany przez tego, jak wściekli biegają po tej plaży, nie wiadomo po co. Tam. No tak, no, no tak no, ale prawda jest taka, że jak już zaczyna sypać, to... Zdrowy rozsądek sam gdzieś umyka nie? i tam jakie rękawiczki, w ogóle, Mi się zdarzało wielokrotnie zapomnieć woderów i wejść po prostu w butach, w spodniach do wody. Ja miałem taką historię, że z jakiegoś powodu nie mogłem założyć woderów powietrznych, prawda, i chwyciłem zwykłe kanosze, prawda, na te nasypało mocno bursztynem pierwsze zaświecenie w wodę, w różnym wodzie. Ja kompletnie zapomniałem, że jestem w kaloczach. wszedłem w to, prawda, i od razu byłem cały mokry. No właśnie, ale przeszkodziło to w połowie? Nie. No właśnie, i tak to się kończy. Wtedy przestaje przeszkadzać wszystko. Wtedy nic nie przeszkadza. Ale tak, na pewno rękawiczki, jeżeli ktoś marznie w ręce, to jest dobry pomysł. Co do woderów, no to też mam wrażenie, że na pytanie o woderach, o wodery, to już odpowiedzieliśmy dosyć dużo. W jaki sposób tu jest sobie dobrać. Co do ubioru warstwowego, tak, absolutnie również polecam. Chociaż muszę przyznać, że ja najczęściej jestem ubrany. W... Nie mam nic poza spodniami do skateboardingu czy z podniami narciarskimi, bo to są więcej takie same. Ale są na tyle ciepłe sprzęty, nawet jak są mokre, że jeszcze też nie, nigdy nie było, nie zdarzyło mi się, żeby mi było zimno. Eee, o tym też już wspominaliśmy, prawda? Eee, z całą pewnością masz rację. Ta nowoczesna bielizna e, dla nurków, narciarzy, e, jest fenomenalna, prawda? zwłaszcza te, te zewnętrzne powłoki tak, też, one tak, też naprawdę tak. trzymają ciepło, chronią mm, przed wiatrem. I y, nie trzeba. No, ja wspominałem już, że ubierałem się kiedyś i nadal mam. Y, y, przepraszam za wyrażenie, gacie, prawda? Y, y, y, gacie y, nur nurków klasycznych, prawda? I one spełniają swoją funkcję, bo zostały tak skonstruowane, żeby trzymać nadal ciepło przy poceniu się prawda, w tym kombinezonie. Ale proszę wierzyć, że tak w kontakcie z tą nowoczesną bielizną, czystą nowoczesną odzieżą zewnętrzną, prawda, to jest już dzisiaj przedmioty typu muzealnego, one do muzealów powinny trafić. I no, też się, jakąś tam cały czas rolę w razie czego są w stanie spełnić. Ja jestem sobie w stanie wyobrazić, jak gdybym miał założyć wodery, czyli spodnie gumowe zakończone gumiakami, kaloszami, zwał jak zwał, to wtedy może faktycznie chciałbym mieć 2-3 pary skarpetek, natomiast ponieważ ja używam butów myśliwskich, trekkingowych, to mi wystarcza jedna para skarpetek i też nigdy mi nie było zimno, ale to może, jeżeli można uznać, że te, te, te wojskowe OP1, LP1 plus te narciarskie, te narciarskie spodnie i buty, myśliwskie to jest ubiór warstwowy, to tak, to jak najbardziej polecam ubiór warstwowy w tym momencie. Tak? No, Gdybym miał faktycznie w Wodarach wyskoczyć to pewnie wolałbym mieć kilka warstw na sobie mm. w środku tak? i to samo pewnie na górze. Na górze zdecydowanie tak, na górze jest tak, że poza podkoszulkiem mam dwa polary no i na to kurtkę, tak, z kapturem i poler z kapturem, więc jedno i drugie, tak naprawdę, ja nie używam czapki, ale, ale mam dwa kaptury dobrze na, na na głowie, więc też jestem bardzo dobrze chroniony przed wiatrem. Co do i to się łączy bezpośrednio z tym, ja mówię, przed chwilą mówiłem o tej, o piciu herbaty, prawda, nie powinno się wiele pić na plaży, prawda? Ze względu na, na ubranie. Rozebranie się z tego, jak... Jest ciężkie, prawda? I ubranie się z, z powrotem. No, no, zdarza się, no ten mężczyzna jest w stanie w końcu te 9, 10 czy 12 godzin wytrzymać, prawda? Ale, ale też jak trzeba, ale to jest warunek, nie, nie, nie, nie można się... Yy, ożłopać czegoś w potworny sposób, żeby yy, tego. Yy, organizm tak i tak oddaje wodę do tych woderów, począć się yy. i W ogóle to jest tak naprawdę kwestia do przemyślenia, bo żeby projektując ubiór yy, do bycia poza domem w takich warunkach plażowych przez 12 godzin zimą, Warto jest zaprojektować ten ubiór tak, żeby móc czego dosyć szybko się z tego ubioru rozebrać i ubrać z powrotem, tak. no, no bo różne sytuacje się zdarzają tak. na plaży. No, mówmy się, że najbliższy Tojtoj, jeżeli ktokolwiek lubi korzystać z tego typu instytucji, może być 15 kilometrów dalej, no. <grym <grym <grym <grym nie oszukujmy się. No, no, tak, to, tak to może wyglądać. Nie? Okej, okay, to ja myślę, że na to pytanie w jakimś sensie również odpowiedzieliśmy. Tutaj, jakby w, w drugim pytaniu, ten sam widz, tylko doprecyzowuję, żeby nie pomylić zwykłej czapki którą na ogół używamy w mieście, takiej lekkiej, z czapką z windstoperem, więc myślę, że to możemy też podkreślić, że, że mm, naprawdę to jest zupełnie innego rodzaju upor. To musi być coś, co naprawdę chroni przed wiatrem i zwykłe czapki wełniane się do tego nie do końca nadają, no, takie cienkie. No, no, To z, chronią, z ochroną przed wiatrem nie ma wspólnego i tak samo częściowo miejski ubiór, także to, no, to, to po prostu nie, nie tędy droga. No. Ja wielokrotnie z moim synem chodziłem, który miał na bursztyn, łowiliśmy wspólnie bursztyn i on w stylu wolnym spinał się po skałkach i często używał tego stroju górskiego po prostu znowu renomowanych firm z, hmm. z nowoczesnymi tkaninami i tak dalej. Ja w tych grubych, klasycznych swetrach marynarskich, prawda? tych czapkach marynarskich, on zupełnie leciusieńko, ubrany, sprawnie poruszający się te, te, e, w tym lekkim ubraniu. Ten, ale czapka była zawsze najważniejsza, prawda? Hmm. E, człowiek gubi to ciepło z, z windstoperem, jest bardzo ważna, czy ten klasyczny marynarski klub Krójczaki, z tym wielokrotnym wywinięciem, prawda, na, na, na ten to nie wymyślono tego przypadkowo. Dokładnie, z jakiegoś powodu zawsze się przydawało, tak? nie tylko przy połowie łącznicy, tylko przy, przy połowie w ogóle. W ogóle przy kontakcie z morzem. Dokładnie, to przy kontakcie z morzem. Także, także co, to musimy sobie, możemy sobie chyba odhaczyć w jakimś sensie to pytanie i to jest dobry moment na to, żeby zrobić przerwę techniczną, więc zapraszamy do następnego odcinka. I pamiętajcie oczywiście, żeby lajkować, tak. subskrybować, komentować, mówić znajomym o tym, że jest takich dwóch panów, którzy tutaj siedzą i w stegnie, to, w stegnie, prawda? siedzą w i jak określił jeden z y, komentujących nasze filmy y, siedzą i gadają. <gadanie> tak gadają. Kropka. Także zapraszamy do następnego odcinka.